1 marca 2014 roku ulica Strachowicka i ktoś spalił autko no w jakim celu spalił to autko trudno powiedzieć ale autka praktycznie już nie ma ulica Strachowicka we Wrocławiu 1 marca 2014 roku Jeszcze jeden widoczek na płonące autko przy ulicy Strachowickiej we Wrocławiu. Widać, że ktoś spalił je celowo. Jakieś podłożone są kamienie. Także było autko i nie ma autka. I jeszcze widok z przodu. Napalące się auto. Nawet nie wiem, jaka to marka. Wygląda albo na Opel Kadett. Albo jakiś Fordzik. Z daleka słyszę już syreny strażackie Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 1 marzec 2014 roku podczas spaceru Nawiasem mówiąc, nigdy palącego się autka nie widziałem Także... Sfilmowałem to po raz pierwszy w życiu. Ja też